Przyjemno od swoich pizzas, sam to niełatwe. Dużo na PC, ciemno, bo niełatwe, sprawdź, Nawet nie zobaczysz, kiedy wejdę na planszę, nawet nie zobaczysz, kiedy wejdę na scenę. W sumie bardzo dobrze, że weszę w tą branżę, bo za niedługo sam udzę promienia. Patrzę na telefon i wiem, tam tekst, trzeba robić progres na no i charakter. Mordów rzucam na następny bieg, robię wszystko dobrze, robię wszystko razem Mnie nie mam czyst jak śnieg, bo robię mało głupich rzeczy. Ludzie nie wierzą, mój wiek, bo wiedzą, że potrafię przeżyć. Przyjem od swojej wica sam to niełatwe dużo na aplece ci bo niełatwy łatwy prawce Nawet nie zobaczysz, kiedy wejdę na plażę. nawet nie zobaczysz, kiedy wejdę na scenę W sumie bardzo dobrze, że wejścę w tą branżę, bo za niedługo sam promienie noc miasto, na nawet nie pytaj kiedy to uczucie Czasami nie mogę zasnąć, kiedy myślę jak uciec Lubię gdy zakładam kaptur i myśleć kiedy wrócę Bo kiedy wychodzę na dwór, wyrzucam do kosza klucze Przyjmuję od swojej pizza, strój to niełatwe Dużo na PC ćwiczę, bo niełatwe chrapę, że... Nawet nie zobaczyć kiedy wejdę na planszę Nawet nie zobaczyć kiedy wejdę na scenę W sumie bardzo dobrze, że weszłem w tą branżę, Bo za niedługo sam że promienia Scena się buja jak blok Dodaj mi flow Weź zapnij się mocno Za chwilę następny rok Więc trzeba przyśpieszyć Bo wszedł mną rondo Często piszę teksty w noc Bo do dzielnych muszę dorosnąć. Za chwilę stracę głos Stracę głos Bo przy muzyce się non stop Paję od swojej i pizza strój, sam To niełatwe Dużo na plecach ćwiczę, bo niełatwe To że... Nawet nie zobaczysz kiedy wejdę na planszę Nawet nie zobaczysz kiedy wejdę na scenę W sumie bardzo dobrze, że weszłem w tą branżę Bo za niedługo sam murzę promienia. Cena się buja jak blok daj mi flow Weź zapnij się mocno Za chwilę następny rok Więc trzeba przyspieszyć Bo wszedłem o rondo Często piszę teksty w noc Bo do dziennych muszę dorosnąć Za chwilę stracę głos Stracę głos Bo przymówzę co siedzę non stop ey.